Co myśli o Tobie tej nocy? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na mojej wróżbie z kart Tarota dzisiaj mam dwie grupy i yy, do wyboru ale dwie różne talie Tarota więc wybierzcie sobie kochani grupę pierwszą to jest ta talia Tarota niemiecka i Kwarc różowy, obelisk. I tutaj mamy angielską y, lub amerykańską, przepraszam, amerykańską talię tarota światła i cieni. Y, I mamy tutaj obelisk kryształu górskiego. Więc wybierzcie sobie, kochani, tą talię tarota, która Wam m, się podoba, którą lubicie, lub która przeciąga Wasze oko, lub po prostu kryształ, tak? Kryształ górski, lub Um, kryształ um, um, różowy dobrze ja oczywiście Was witam bardzo serdecznie zapraszam do lajkowania, subskrypcji mojego kanału, subskrybujcie z dzwoneczkiem u góry byście dostawali codziennie powiadomienia o moich codziennych filmikach, codziennych wróżbach dla Was oczywiście subskrypcje są darmowe zupełnie nakliknijcie subskrybuję i nakliknijcie dzwoneczek u góry żeby wszystkie powiadomienia o moim kanale, o moich filmikach, premierkach, wróżbach live dostawać. Oczywiście zapraszam Was do komentowania. Komentujcie moje wróżby pod filmikiem. Napiszcie czy grupa, którą wybraliście jest trafna, czy wszystko rezonuje z Wami lub jakaś część do Waszej historii. Oczywiście wróżba jest miłosna. Kto myśli o Was w sensie emocjonalnym, romantycznym, miłosnym relacji i itd. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne, kochani. Te możecie zamówić poprzez e-maila. Napiszcie do mnie e-mail. Mój adres e-mailowy wyświetlam w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. I ja wyślę Wam oczywiście wolne terminy i warunki takich wróżb. Zapraszam serdecznie na wróżby prywatne. Dobrze, kochani, więc odsuwam grupę drugą i zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Skupcie się na Waszej osobie ukochanej. I teraz zobaczymy, kto, tak? Kto? Kto nam wyjdzie? Kto myśli o Tobie? Czy osoba ukochana, czy może jakaś inna? Kto myśli? Pokażcie karty, kto myśli kto myśli? Kto myśli, kto myśli? Kto myśli? Kto myśli? Dobrze, więc tak, mamy tutaj wisielec. Jakaś osoba bardzo pasywna. Pasywna, być może jest to yy, osoba, z którą nie macie teraz kontaktu lub się, nie wiem, yy, pokłóciliście, przerwaliście, kontakt, yy, brakuje po prostu kontaktu, która nic nie robi w Waszą stronę, która yy, jakby zablokowała tutaj działania, tak? która myśli, co zrobić, która myśli, co yy, być może napisać, jak zacząć, czy, czy zacząć jeszcze raz. Rozmyśla, jakby z innej perspektywy o tym wszystkim. Jest to być może wodnik. Wodnik, jeśli chodzi o znak Zodiaku, ponieważ karta, karta Wisielca. No, przepraszam, to jest karta Wisielca, tak? Ja, to jest karta Wisielca. To nie jest wodnik, tylko to są ryby, przepraszam. Ryby. Ryby, jeśli chodzi o znak Zodiaku, a żywią wody. Więc ym, pokazują osobę jakąś rzeczywiście emocjonalną, ale, tak jak mówię, w zawieszeniu, tak? ta osoba myśli o nowym początku, bo jest karta zmartwychwstania, do ostatecznego, ta osoba chciałaby mieć sukces z Wami, yy, jest ta osoba emocjonalna, brakuje jej coś emo emocjonalnie, w emocjonalności, i tutaj myśli ta osoba o czymś pięknym z Wami, pozytywnie myśli i chciałaby tutaj nowego, nowej szansy, nowego początku, nowej próby być może. Także pomyślcie z kim macie teraz jakiś taki zastój w komunikacji, czy w kontaktach, czy w spotkaniach i właśnie to jest ta osoba. Dziękuję serdecznie i zapraszam grupę drugą. Kto myśli o Was tej nocy? Grupa druga. Królowa Kielichów, 26 6 buław i 9 pentakli oraz rycerz pentakli. No, rycerz pentakli osoba w średnim wieku, która chce zawalczyć tu o stabilność jakichś waszych kontaktów, waszej relacji może Waszych spotkań, która chce zawalczyć, ponieważ mamy tutaj dziewiątkę pentakli i rycerza pentakli, czyli chce zawalczyć o coś stabilnego rzeczywiście z Wami. Być może jest to ktoś Wam znany z pracy, ponieważ mamy kartę właśnie pentakli podwójną. Jest to ktoś też, w kim jesteście zakochane, zakochani. I ta osoba myśli o jakimś pozytywnym rozwoju. Chce też wysłać jakąś dobrą wiadomość, pozytywną wiadomość do Was. Myśli tu o sukcesie tej znajomości, tej relacji. I chciałaby ta osoba właśnie czegoś stabilnego z Wami. Pomyślcie właśnie, czy ta osoba nie jest kimś, jakimś znajomym, czy nie wiem, być może nawet jakąś ważną tej osobą dla Was w pracy. Tak, ponieważ tak jak mówię, ty możecie się znać z prac lub z jakichś kontaktów finansowo, biznesowo, pracowniczych, czy jak to, jak, to, jak, to, jak to nazwać. tak? Także też może być to osoba emocjonalna, ale jednocześnie myśląca racjonalnie, rozsądnie, stabilnie. Także taka jest tutaj podpowiedź dla Was, grupy drugiej. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji, lajkujcie z ciuczkiem w górę, komentujcie kochani i cieszę się, że jesteście. Do usłyszenia już wkrótce.